się spotkacie taka wróżba dzisiaj z trzech kart Tarota to co chcę powiedzieć to dzisiaj wróżba z trzech talii kart z Tarota, owszem jedna grupa karty cygańskiej i karty Lenormanda Um, oczywiście te trzy talie tutaj już są. Proszę sobie wybrać. Pierwsza grupa karty Lenormanda i obelisk kwarcu Górskiego. Druga grupa karty Cygańskie i obelisk Czerwony. I trzecia grupa to karty Tarota i Kwarc ametystu. Więc wybierzcie sobie, kochani, Waszą grupę lub talię, którą lubicie lub obejrzyjcie oczywiście całą tą wróżbę, cały filmik, cały rozkład. Grupa 1, 2, 3. Ja oczywiście Was witam serdecznie, cieszę się, że jesteście. Zobaczymy, czy dojdzie do Waszego spotkania. Oczywiście myślcie o swojej osobie ukochanej. Ja w międzyczasie proszę Was o subskrypcję, o komentarze, zostawcie komentarz, proszę, ja czytam codziennie i lajki z kciuczkiem w górę. Zapraszam również wszystkich chętnych na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na e-maila, jeśli pragniecie, bym powróżyła Wam, z datą urodzenia, z Waszymi zdjęciami i z Waszymi rozmaitymi pytaniami do kart, żebym powróżyła Wam indywidualnie. Napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam oczywiście różne opcje takich wróżb i warunki. Dziękuję serdecznie i przechodzimy do dzisiejszej wróżby. Grupa pierwsza karty Lenormanda te inne wróżby sobie odsuwamy, inne talie sobie odsuwamy. I grupa pierwsza: czy się spotkacie? Ups, wypadło mi już wszystko, ale to za dużo, niestety. Więc muszę jeszcze raz. się spotkacie. Tutaj jest rozdroże dróg, czyli yy, nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, ponieważ on jest absolutnie niezdecydowany. Tutaj są lęki, frustracje, jakieś nieporozumienia, sprawy jeszcze, które on musi posprzątać. Tu są szczury, czyli straty w stosunku do Ciebie, osoba pytająca straty, jego lęki też przed tym spotkaniem jego jakieś frustracje problemy, tutaj on jeszcze nie ma uporządkowanych swoich spraw i on absolutnie nie jest jeszcze zdecydowany na to spotkanie z tobą ma lęki tutaj też nie wiem co, to, to co się wydarzyło między wami spowodowało tutaj szkody, straty i on absolutnie nie jest zdecydowany na spotkanie z Tobą. Jest na rozdrożu dróg, czyli ma być może więcej opcji, więcej spraw, które jeszcze nie uporządkował, musi uporządkować. Także tutaj jest to wątpliwe, czy się spotkacie. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to karty cygańskie. Czy się jeszcze spotkacie? Tutaj powiedziałabym, że on ma nadzieję na to, że się spotkacie. Ty również oczywiście, ale on też. Tutaj jest jakieś nieszczęście, które się między wami stało. Nie wiem, jakieś nieporozumienia, czy kłótnia, czy kryzys. I ym, on ma nadzieję, że jeszcze tutaj może powrócić jako twój, nie wiem, kochanek, ukochany, ukochana osoba. I musicie wyjaśnić tutaj jakieś sprawy, tak? Wyjaśnić te nieporozumienia, te nieszczęście, które się jakieś stało, nie wiem, kłótnia, jakieś sceny, jakaś, jakiś kryzys, jakieś rozstanie. On ma nadzieję, że tu jeszcze wszystko będzie wyjaśnione, że możecie jeszcze porozmawiać o tym i ma nadzieję, że się spotkacie. Czyli nadzieja tutaj jest w jego głowie i sercu. I on ma też nadzieję, że jeszcze między wami może być miłość. Jakoś, nie wiem, romantyczność, tak? Że jeszcze połączycie się, yy, że jeszcze się spotkacie. Także tutaj tak, tutaj jest nadzieja na spotkanie dla grupy drugiej i oczywiście wyjaśnienie wszystkich jakichś nieporozumień i jakichś nieszczęść, które się tu wydarzyły. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała Tarota i Kwarc Ametystu. Czy się jeszcze spotka? Czy się jeszcze spotka? Czy się jeszcze spotka? Ulega. Kochani, karty szaleją, widzicie? Zobaczmy, co mi powypadało. Bardzo dużo kart, no ale trudno. Karty szaleją dzisiaj. Szczególnie ta gruba trzecia. Dużo kart mi wypadło, no ale zobaczymy, co mi wypadło. Dobrze, więc tak, on chciałby być aktywny, chciałby tutaj, żebyście się spotkali chciałby też yy, na seks się spotkać. Tutaj mamy króla buław, czyli bardzo seksualna osobowość, również aktywna i energiczna, tak? Chciałby on przyjechać, ale tutaj tylko ma, widzę, podszyte, takie troszeczkę pobudki seksualne ponieważ nie chce on głębszych uczuć tak? nie chce się wgłębiać w jakąś tu uczuciowość tutaj jest, są dwie karty seksualności także raczej na seks on by chciał tutaj wpaść przyjechać, spotkać się na jakiś numerek, skok w bok on, pod, podobacie mu się podziwia was myśli o was, tęskni i myśli tutaj jak przyjechać szybko Yy, raptownie, niesłychanie, ale chętnie na seks tutaj mamy znowu taką pobudkę seksualną kogoś kto jest szybki na seks lubi szybki numerek, lubi szybki właśnie tutaj o, yy, szybko przyjedzie tak, yy, zamotać no i tutaj zastanawia się, nie wiem yy, jest załamany bo coś się między wami tutaj, nie wiem, nie udało zepsuło yy, turbowało i tutaj zastanawia się być może jak to naprawić, tak? Ponieważ tutaj mamy znaczy to jest osoba niedojrzała fakt, niedojrzała nie ma on tutaj zbytnich takich um, podstaw do stabilnego związku, bo to jest osoba raczej niedojrzała, młodsza od Was być może jeśli nie młodsza la, y, znaczy wiekiem to być może mm, młodsza w sensie mówię taka nie dojrzała jeszcze emocjonalnie czy duchowo, czy mentalnie i tutaj nie jest ta osoba przede wszystkim doświadczona czy gotowa by zbudować coś stabilnego, długotrwałego ale tutaj no, nie może się zdecydować, jest jakby tutaj pasywna jeszcze i smutna ponieważ między wami coś się tutaj nie ułożyło, nie, nie udało ale chce ta osoba przyjechać, chce tylko mówię, na pierwszym miejscu tutaj w grupie trzeciej wi widzę wyraźnie pobudki seksualne tak? i jakbyście mu zaproponowały na przykład na seks to by szybko przyjechał to by przyjechał od razu, za minutę tak? ale do czegoś głębszego tutaj nie bardzo jest gotowy ponieważ odpycha, odcina od, od, oddala od siebie emocje i uczucia Także, no jako król buław zresztą to jest osoba charyzmatyczna, pewna siebie, seksualna i bardzo aktywna, ale właśnie dla seksu. Także zupełnie inne tutaj wyszły mi, wypadły wręcz pobudki. Dziękuję wszystkim trzem grupom, myślę, że wszystkie trzy były bardzo interesujące i napiszcie mi komentarz, czy... Ta wróżba lub ta grupa, którą wybraliście, z Wami rezonuje. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję serdecznie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia już wkrótce.